mameczko um, tutaj z pewnym jagomościem prowadziłem dość długą rozmowę skończyła się na tym że mnie ojebał um, link oraz wszystko będzie w opisie ponieważ um, tego jest dosyć sporo um, nie mam, nie wiem czy mogę pokazać listę zablokowanych ale um, czekajcie Hop. jest tam tak w zakład chyba nie mogę. Ale tak, czekajcie. No chala wszystkich na nowo ja tak o to tutaj jest halo case strike moon Hellcase. CSGO um, again, nie wiem czy tam było nawet Hellcase, Hellcase Hellcase, tak jest naprawdę sporo, ja to wszystko blokuję no bo nie ma innego sensu um, Linki do nich, profilów um, możliwe że będą w opisie zależy czy będzie mi się chciało poddawać, ale tak no tutaj się skończyło na tym, że przejechałem tylko FOBOSA jest ten bot czekajcie ekwipunek oferty wysłanych o tu ekwipunek e, tutaj przejebałem w sumie tylko fobosa no z tego co widzę to coś tu ma no nie powiem że nie ma nic takiego z sensem w sumie tutaj nie ma poza Fobosą tym Cyrexem i czymś tam jeszcze mm. Mm, ten Ice Cap to może być coś jeszcze tam może warte zresztą to ten ump to tam parę centów będzie no i tak najlepsze to fek um, łupy to ma to, to to to to to i to to ma ode mnie także jestem 8 dolków w plecy wy się nie bawcie w takie rzeczy bo to nie warto już nawet nie mówię o sobie czy tam o starszych tylko głównie o dzieciach bo one mogą być podatne na takie rzeczy Także z góry dzięki za oglądanie i trzymajcie się.